No nie, znowu ta koszmarna ciężarówka. Spróbujmy razem przez to przejść. Na początek dobre wieści. Jesteś bezpieczna. Wiem, że czujesz się teraz okropnie. I nic dziwnego, doświadczasz właśnie przemocy. Obiecuję, że za kilka chwil będzie po wszystkim. Jeśli to możliwe, jak najszybciej się oddal. Możesz pójść ulicę dalej, albo wejść do pokoju obok. Spróbuj znaleźć się w miejscu, gdzie nie słyszysz tych okropnych rzeczy. A może masz pod ręką słuchawki lub możesz włączyć odkurzacz? Wszystkie chwyty dozwolone. Ej, wiesz co? Jesteś super! Włączyłaś ten film, czyli troszczysz się o samą siebie. Twoja tożsamość i to, kogo kochasz, są ważne. Są prawdziwe. Są dobre i cenne. Pamiętaj, że nie jesteś sama. Queerowa społeczność jest duża, wspaniała, przepełniona kolorami tęczy, miłością i pomocą wzajemną. Opiekujemy się wszystkimi i akceptujemy się. Ja Cię akceptuję. Taką, jaka jesteś. Czas na garść miłych wieści z queerowego świata. Wiele wspaniałych polskich artystek należało do queerowej społeczności. Maria Konopnicka, Witold Gombrowicz, Miron Białoszewski, a nawet Doda. W 2021 roku w Czarnogórze zawarto pierwsze jednopłciowe małżeństwo. Gratulujemy młodej parze! Do ostatnich Igrzysk Olimpijskich przystąpiło ponad 150 osób deklarujących przynależność do społeczności LGBT+. Co więcej, w Paraolimpiadzie wzięło udział kilka osób niewinarnych. Brawo my! Kubańskim aktywistkom udało się niedawno złożyć projekt ustawy o równości małżeńskiej. To wielki krok w walce o prawa queerowych osób w tym kraju. Trzymamy kciuki! Coraz więcej transpłciowych osób zostaje polityczkami. Pewnie kojarzycie polską posłankę Annę Grocką. Niedawno ministrom cyfryzacji Tajwanu została niebinarna Audrey Tang. Mam nadzieję, że Bus już pojechał. Jeśli nie, możesz puścić ten film jeszcze raz. Jesteś bardzo dzielna. I pamiętaj: miłość to miłość, nienawiść to zboczenie.